Od 2015 roku postrzeganie Polski ze względu na ryzyko korupcji pogarsza się z roku na rok. Tymczasem skuteczne przeciwdziałanie korupcji jest jednym z kluczowych warunków właściwego funkcjonowania państwa. Rządowy program przeciwdziałania korupcji na lata 2018-2020 wdrażany był z opóźnieniem, w dodatku nie zrealizowano wielu podstawowych dla niego działań. W planie tym zabrakło harmonogramów i mierników dla niektórych działań oraz błędnie przypisano kilka działań do wykonawców, którzy nie mieli odpowiedniej kompetencji do ich realizacji. W trakcie realizacji programu nie podjęto chociażby współpracy ze środowiskami pozarządowymi, eksperckimi czy akademickimi. W konsekwencji zmarnowano szansę na stworzenie nowych, systemowych rozwiązań, które mogłyby służyć wzmocnieniu mechanizmów i struktur ograniczających zagrożenia korupcyjne.